W tym wideo opowiem Ci historię osoby posiadającej pozwolenie na broń przez wiele lat, która utraciła to pozwolenie za jazdę po alkoholu i czy jest wyjście z takiej sytuacji i bardziej jest to taka opowiastka ku przestrodze niż konkretne rozwiązanie, bo czasami konkretnego rozwiązania w naszej polskiej rzeczywistości może nie być. Panie doktorze, mam pewną sprawę, która dłuższy czas uprzykrza mi życie niestety z mojej winy ale do sedna. Jestem myśliwym od wielu lat, należąc do Związku PZT-u i Koła Łowieckiego. Pięć lat temu miałem nieprzyjemne zdarzenie, zatrzymała mnie policja do kontroli drogowej, 300 metrów od mojego domu i w wyniku tej kontroli i po przeprowadzonej oczywiście, po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu, niestety wynik 29 mg miligramów w wydychanym powietrzu Na wniosek Komendanta Policji przyszło pismo cofające mi pozwolenie na broń no, Zdałem ją do policyjnego depozytu Zostało mi zatrzymane prawo jazdy do czasu rozprawy W sądzie dostałem wyrok, czyli zatrzymanie prawa jazdy na okres jednego roku I w tym czasie wysłano mnie na badania do medycyny pracy no, Dodam, że był to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, badania te przeszedłem pozytywnie, no z zastrzeżeniem, że prawo jazdy będzie wydane na okres 5 lat. Po upływie kary prawko odebrałem, no i bym zapomniał, że dostałem też karę finansową w wysokości 1000 złotych, którą zapłaciłem, prawko już mam odzyskane. Natomiast jak się przedstawiała moja sytuacja co do próby odzyskania pozwolenia na broń? Po upływie kary czekałem cierpliwie na zatarcie winy i wnioskowałem o wydanie zaświadczenia o niekaralności i dostałem oczywiście taki wniosek, że nie figuruję w Krajowym Rejestrze Skazanych. Następnie udałem się do lekarza uprawnionego do badań pozwolenia na broń. Oczywiście orzeczenie pozytywne, lekarz psychiatra orzeczenie pozytywne. Zabrałem te badania, złożyłem w Komendzie Policji, natomiast po upływie około 14 dni przyszło pismo, że Komendant odwołuje się tych, od tych orzeczeń i skierował mnie na badania w trybie odwoławczym do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W tymże odwołaniu, które poszło do WOMP napisał, że byłem karany za jazdę pod wpływem alkoholu. I niestety w WOMP ostateczna klęska. Przeprowadzono tam badania lekarskie, psychiatryczne, okulistyczne, na badaniach Okulistycznych, rzucają tam ludźmi jak bydłem prowadzonym na rzeź przykre. No, no niestety yy, z reguły w WOMP-ie nie jesteś jedynym, że tak powiem, badanym za alkohol, prawda, czy z, w jakichś takich odwoławczych sprawach. Także specjalnie się tam ty, z tymi tam pacjentami nie certolą. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale z relacji wynika, że różnie tam bywa. No i za tydzień przyszły do mnie wyniki, oczywiście negatywne. Wyniki ostateczne, bez żadnego uzasadnienia. Czekam jeszcze na badania psychologiczne, ale z góry wiadomo z jakim wynikiem negatywnym również badanie ostateczne. I moje pytanie jest, czy mogę jeszcze za jakiś czas przystąpić do badań na pozwolenie na broń. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak technicznie i trochę złośliwie odpowiadając na to pytanie, Mógłbym powiedzieć, że do tych badań mój widz może przystąpić nawet jutro. Ale, ale uczciwie też przypuszczam, że raz przetarta ścieżka się tutaj powtórzy. Czyli prywatny lekarz i psycholog uprawniony podpiszą pozytywnie, Policja znowu się odwoła, Wam da decyzję negatywną i tak w kółko Macieju. Także uczciwie się boję, że widz wpadł w takie błędne koło i logicznego rozwiązania tutaj jakiegoś nie ma. No, y, taka iskierka nadziei, że no być może by sens miała jakaś rozmowa z lekarzem WOMP, jakie on ma konkretne wymagania, czy dotyczą na przykład udokumentowania abstynencji alkoholowej, jak w przypadku kierowców, czy jakiekolwiek inne. Sprawa jest tutaj wybitnie uznaniowa jeżeli nie wiesz, jakie ten konkretny lekarz ma wymagania, czy ci konkretni psycholodzy to po prostu, no, nie masz szans. Także, na tym kończę. Jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację i jednak odzyskałeś pozwolenie na broń po utracie tego pozwolenia za jazdę po alkoholu Napisz, jak to wyglądało w Twoim przypadku, oczywiście zrób to poprzez komentarze do tego wideo. Być może to pomoże komuś innemu odzyskać swoje uprawnienia a tak na marginesie. To, że już nie jesteś karany, że twój wyrok uległ jakiemuś zatarciu itd, dalej, że masz nawet jakiś kwit na ten temat nie oznacza, że Policja nie ma tej wiedzy i tą wiedzę niestety bezwzględnie wykorzystuje. Ma to zastosowanie w przypadku kandydatów do Policji Kandydatowi wydaje się, że tam już narozrabiał no, coś tam za, za młodego, prawda, za gówniarza pobił kogoś, jakiś wyrok wyrok już trzy razy uległ zatarciu a jakoś do tej Policji ten gość się nie może dostać I tak samo tutaj To, że coś już niby jest zatarte nie oznacza wcale, że przeciwko Tobie nie będzie wykorzystane. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.